Tytuł, skład zasad. Autor, Adam Mickiewicz. Publikacja, Rzym, dnia 29 marca 1848 roku. Narracja, fonoteka Sobieskiego. 1. Duch chrześcijański, w wierze świętej katolickiej rzymskiej, jawiony czynami wolnymi. 2. Słowo Boże, w Ewangelii zwiastowane, prawem narodów, ojczystym i społecznym. 3. Kościół stróż słowa. 4. Ojczyzna pole życia Słowu Bożemu na ziemi. 5. Duch Polski Ewangelii sługa, Ziemia Polska ze swym społeczeństwem ciało. Polska z staje w ciele, w którym cierpiała i złożona została w grobie przed laty STU, Polska w osobie wolnej i niepodległej staje i sławiańszczyźnie dłoń podaje. 6. W Polsce wolność wszelkiemu wyznawaniu Boga, wszelkiemu obrzędowi i zborowi. 7. Słowo wolne, wolnie objawiane, z owoców przez prawo sądzone. 8. Wszelki z narodu jest obywatelem, wszelki obywatel równy w prawie i przed urzędami. 9. Wszelki urząd obieralny, wolnie dawany, wolnie brany. 10. Izraelowi, bratu starszemu, uszanowanie, braterstwo, pomoc na drodze ku jego dobru wiecznemu i doczesnemu. Równe we wszystkim prawo. 11. Towarzyszce żywota, niewieście, braterstwo i obywatelstwo, równe we wszystkim prawo. 12. Każdemu sławianinowi, zamieszkałemu w Polsce, braterstwo, obywatelstwo, równe we wszystkim prawo. 13. Każdej rodzinie rola domowa pod opieką gminy. W każdej gminie rola gromadna pod opieką narodu. 14. Wszelka własność szanowana i nietykalnie pod straż urzędowi narodowemu oddana. 15. Pomoc polityczna, rodzinna, należna od Polski bratu Czechowi i ludom pobratym czym czeskim, bratu Rusowi i ludom ruskim. Pomoc chrześcijańska wszelkiemu narodowi jako bliźniemu. Jak lektura się spodobała to chciałbym żebyście film polubili, podzieli i subskrybowali mój kanał.